DZIĘKI ZA Czarny sparam twoje audio Nawet jeśli nagrałbym to na dyktafon kiedy... 7, już się kurwy tak nie śmieją Minęło kilka lat Ciągnę to za sobą Za te puste pierdolenie Oto nowy prolog, proro Powiedz słuchaczu Czy ty też to jeszcze czujesz? Nawijam piosenki Bo to z czasem owocuje Ty szanuj moje imię Kiedy ja szanuję twoje Ziomek Słowa, które padają w mikrofonie Słowa to naboje Łap rewolucyjny projekt Telefon czarny jak koszali Nadchodzi twój koniec Telefon czarny Heh. Wracam do studia Życie to walka, która czasem bywa trudna Życie by nie będzie śniadania jutro Po życiu tobiesz mal, a ty odda wszystko kurwą Więc przestań mi obwiniać Za teksty tej piosenki Świat jest okrutny, narkotyki, masz od ręki Teksty rapu, nie głaskają gdzie po głowie był boskim rajem, który zdewastował człowiek Prawda jest bolesna, lecz to światem rzuci pieniądz Człowiek człowiekowi sam gotował takie piekło Patrz na żywe istoty, natura to nie przypadek Odzwierciedla miłość boską Matek, możesz cię zagapić za kierownicą auta I ostatni raz posłuchaj sobie radia Możesz w jednej chwili zginąć tu na drodze Chcesz czy nie, śmierć wykona swą robotę Możesz zgrywać tu cudzwaniaka i zarobić milion Zgrywać tu kozaka jak Pablo Emilio Możesz być wysoko, sam sobie odpowiedz Wolisz mieć zwyczajne życie, czy skończyć w kulą w głowie Jeden bóg, jedna krew, to chyba morderczy dźwięk Zaczynam znowu oddychać, spełniłem kolejny ser.